Live wróżby na Nów Księżyca. Witam serdecznie wszyscy moi kochani widzowie, moi subskrybenci przede wszystkim, no i nowi widzowie, którzy pojawiają się na kanale. Witam Was serdecznie. Dzisiaj robię live z okazji Nowiu Księżyca o godzinie 21.55. Jest dzisiaj Nów Księżyca. Także y, oczyszczamy, y, od, y, odcinamy wszystko, co negatywne wnów księżyca. No i oczywiście jest silna energia księżyca, jeśli chodzi o wróżby, y, o wszelkie afirmacje, medytacje, y, wizualizacje, tak, y, magię świec i tak dalej. Dlatego robimy dzisiaj, kochani moi, live. -ik. Zapraszam do kupowania znaczków. Oczywiście tylko znaczki będą obsługiwane. I moi kochani, piszcie króciutko, bardzo króciutko pytania imiona waszej partnera oda partnerki i e, zadajcie króciutkie, króciutkie pytanie. Napiszcie mi również e, Lenormand lub Tarot, ale pamiętajcie, nie rozpisujcie żadnych długich zdań, ponieważ ich nie czytam, czytam tylko krótkie, krótko sformułowane pytania. Znaczki są w różnych cenach, dlatego są też różne oczywiście rozkłady kart. Na przykład do 10 zł znaczek zakupiony to jest mała wróżba z trzech kart. Odpowiedź tak lub nie. Znaczek do 20 zł włącznie to średnia wróżba z 6 kart, to już mogę coś więcej powiedzieć. No i wróżba duża z 9 kart to jest znaczek powyżej 20 zł. Także zapraszam Was serdecznie kochani do kupowania znaczków i zaczynamy jeśli macie już pytania. Ja postaram się oczywiście tutaj według kolejności, ale jeśli mi się nie uda, to oczywiście postaram się według kolejności Waszych znaczków. No jeśli mi się nie uda, to coś przegapię może w liveiku. Także witam Was kochani wszystkich w tą zimę. U nas zima, widziałam, że w Polsce też. Śniegu dużo, zima. U nas troszeczkę jest zimy w Niemczech. Nie tak dużo jak w Polsce. Ale również. Elżbietko, witam serdecznie kochana. Znaczki kupujesz pod live chatem. Tam jest taka, taka opcja, taki symbolik dolarka. Taki znaczek dolarka. Tam musisz kliknąć na ten znaczek i wyświetlą Ci się różne znaczki. Potem klikniesz na ten znaczek z odpowiednią tobie ceną i musisz zapłacić Paypalem, myślę. To już YouTube sam wszystko organizuje, tak? Także zapraszam do kupowania znaczków. Jeśli zakupiliście znaczek, zakupiłyście znaczek, to zaczynamy. Magdalena, Magdalenko, witam serdecznie. Witam serdecznie, kochana. Jak jesteś nie, zniecierpliwiona już, prawda? Żeby zadać pytanie, kochana. Proszę, Magdalenko, zadaj pytanie. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Dobrze. Lenormand, ok. Czy Sławek odezwie się do Magdy. Dobrze. Skup się, kochana Magdziu, na Sławku. Ty wiesz, jak on wygląda, prawda? Jak widzisz, kochana, wszystkie moje rokowania z kart się pokrywają, myślę, do tej pory. Tak, Niestety, no bo nie były one zbytnio pozytywne, ale potwierdzają się, widzę, niestety. Także... Zobaczymy dzisiaj, jakie są energie kart. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Powiedzcie, kochane karty, czy Sławek odezwie się do Magdy? Pokażcie, kochane karty, czy Sławek odezwie się do Magdy? Pokażcie, kochane karty, czy Sławek odezwie się do Magdy? Pokażcie, kochane, karty, czy Sławek odezwie się do Magdy. O, tutaj mamy już Sławka. On nie jest zdecydowany, jeszcze ma jakąś inną opcję. Nie, jest w blokadzie. Myślę, że jest tutaj jakaś inna jeszcze osoba, ponieważ on, yy, widzisz, mamy Sławka. To jest sam on, mi wypad. I on patrzy, tutaj ma dwie opcje. Widzisz? Ciebie i jeszcze jakąś inną opcję. Zagrywa na dwa fronty, albo na inną jeszcze tej stronę. I jest on w blokadzie, w izolacji, w separacji, w blokadzie. Niedostępny, nie odpisuje, nie pisze, potrzebuje czasu dla siebie. Być może udaje, że jest zapracowany, że nie ma czasu, że jest zajęty. I właśnie... Tak tutaj on się, kochanie, zachowuje. Nie, nie widzę. Troszeczkę dłużej Ci powiedziałam, bo jesteś już moją stałą klientką, Magdalenko. Normalnie te trzy karty to tak czy nie, tylko odpowiedź jest mała, ale Magda już jesteś zawsze na czacie, także jest stałą klientką, prawda? Cześć, Lolio! Cześć kochana, cześć, witam. Ja już do siebie sama chyba mówię. Cześć, kogo chciałam powiedzieć? Ehm. No to proszę kupić znaczek Koko. Bez znaczku oczywiście nie obsługujemy. Nie widzę, Koko Twojego znaczku. Jeśli będziesz miała znaczek Koko, to. E, na pewno Ci odpowiem na to pytanie ale bez znaczka niestety nie musisz tak jak Magda kupić e, znaczek wtedy mi się ten znaczek wyświetli w czacie tak jak Magda Karwacka znaczki można zakupić pod czatem to jest ikonka ten, ten symbolik e, dolarka Kliknij tam, pokażą Ci różne znaczki o różnych cenach. Kliknij na znaczek, który wybierzesz i zapłać online. Także bez znaczków Ciebie na pewno tutaj niestety nie obsłużę. Elżbieta D. Ok, Elżbietka. Elżbietko, cieszę się, że udało Ci się kupić znaczek. Też zadałaś pytanie. Widzisz, pierwszy raz chyba kupiłaś ten znaczek, ale Ci się udało, widzę. Dobrze, czyli mała wróżba, zadaj pytanie, kochana Elżbietko, króciutko, tylko imiona, znaczy Elżbietę już mam i jeszcze jego imię i jakie jest pytańko. Także proszę, kochana Elżbietko, o Twoje pytanie. Czekam Elżbietko na Twoje pytanie. Napisz tu w czacie. O Koko też już e, kupiła, czyli Koko już e, umiesz kupować znaczki. Cieszę się. Także Koko możesz też oczywiście już zadać króciutkie pytanie. Przypominam, że za 10 zł jest to wróżba z trzech kart. Odpowiedź tak czy nie? Udało się, tak. Cieszę się bardzo, widzisz. No człowiek się ciągle czegoś uczy, prawda? Nawet na takim czacie. Cieszę się dziewczyny, że jesteście, że się czegoś nauczyłyście. Czy Sławek odezwie się do Edyty? Dobrze, czyli Koko pierwsza, no bo już nie czekam na Elżbietkę. Elżbietko, musisz się troszeczkę szybciej formułować. Czy Sławek odezwie się do Edyty? Dobrze. Odezwie się do Edyty. Kochana Edyt Koko. Kochana Koko, jakie karty chcesz? Lenormand czy Tarot? Jakie wolisz? Tarot, okej. Okay. Dobrze, więc najpierw Koko, ponieważ mi szybciej tutaj... Czyli Tarot, ok? Czyli Koko, skup się na Sławku. Też mamy Sławka. No same Sławki dzisiaj widzę. Czy Sławek odezwie się do Edyty? Powiedzcie, kochane karty, pokażcie, czy Sławek odezwie się do Edyty.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 Mm, nie, niestety tego nie widzę. Jest smutek, jest śmierć. Smutek, blokady, śmierć. Nie widzę tego. Naprawdę w następnych trzech miesiącach nie widzę tego, kochana Edytko. Bardzo mi przykro, no, ale ja muszę powiedzieć to, co widzę. Niestety nie. Ale musisz mieć cierpliwość, może po tych trzech miesiącach, jak coś się, energię zmienią. Zapraszam na wróżby indywidualne, to możemy coś zadziałać. E, e, Edytko, e, Edytko, tak, Koko. Dobrze. Hmm. Także zapraszam Ciebie, Koko, na wróżby indywidualne. To możemy coś głębiej wejść w temat. Dobrze, teraz o mieszkaniu, Elżbietko. Teraz znaczek o mieszkaniu, Elżbietko. Jakie chcesz karty, Tarot czy Lenormand, Elżbietko? Tarot, ok, Elżbieto. Czyli tak, Elu, po prostu Elu powiem, Tarot, ok. Dobrze. Kiedy sprzedam mieszkanie? Takie jest Twoje pytanie. Skup się na Twoim mieszkaniu, Elżbietko. Skup się na Twoim mieszkaniu. To jest mała z trzech kart. Ok. Kiedy sprzeda Elżbieta mieszkanie? Kiedy sprzeda mieszkanie? Kiedy sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Pokażcie, kochane karty. Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Kiedy Elżbieta sprzeda mieszkanie? Do 9 miesięcy. Na razie jeszcze nie. W najbliższym czasie nie, bo jest wisielec. Do 9 miesięcy to może jeszcze potrwać. Bo jest 9 monet. Także bardzo, bardzo jeszcze powoli się to będzie wlekło. Dziękuję. Następny znaczek. Yy, dobrze, J. J proszę imiona. J, y, imię, proszę im powiedzieć. To znaczy, J ma pytanie, co mnie czeka w miłości w najbliższe trzy miesiące. Najbliższy czas ja wróżę tylko na trzy miesiące, czyli na kwartał. Więc co Ciebie czeka w miłości w najbliższe trzy miesiące? Proszę Twoje imię, Judyta. Aha, J to Judyta, dobra. Judyta, ok, i to jest duża. Dobrze, kochana. Jakie chcesz, Judytko, karty? Tarota czy Lenormanda, bo jeszcze nie widziałam. Tak, długo, Elżbietko. No, zapraszam na wróżbę indywidualną, to może coś zaradzimy. Lenormand, okej, okay, dobrze, Judytko. Lenormand. Dobra, Lenormand, okej. Okay. Dobrze, wezmę sobie te karty. Niech te się czyszczą jeszcze. Zo, zobaczymy. Dobrze, teraz tak. Co czeka Judytę w miłości w następne trzy miesiące? Co czeka Judytę w miłości w następne trzy miesiące? Pokażcie mi, kochane, karty. Pokażcie nam, kochane karty, co czeka co czeka Judytę w miłości w następne trzy miesiące? Co czeka Judytę w miłości w następne trzy miesiące? Pokażcie, kochane karty, co czeka Judytę w miłości w następne trzy miesiące. Co czeka Judytę w miłości w następne trzy miesiące? Co czeka Judytę w miłości w następne trzy miesiące? Czy wyjeżdżasz, czy gdzieś się wybierasz w podróż, lub czy masz, czy znałaś kogoś z daleka, kochana? Jakiegoś mężczyznę w podróży, czy z daleka, czy jakaś odległość geograficzna jest? Między Wami, czy jest, Judytko, taki mężczyzna, gdzieś tutaj od Ciebie oddalony? Napisz mi, kochana. Z innego miasta, no tak, no, no to się zgadza, bo ponieważ yy, odległość geograficzna to jest inne miasto przecież, tak? To, to nie zależy, czy jest 5 km, czy 50 km, czy 500 km, to, to, to karty tego nie pokażą, tylko pokazują odległość geograficzną, czyli to jest nawet inne miasto to się zgadza oczywiście dobrze, czyli teraz tak już Ci analizuję, kochana więc tak, masz nadzieję, że rozwinie się coś pozytywnego z mężczyzną właśnie oddalonym od Ciebie kilometrami, paroma niezależnie czy to jest, tak jak mówię czy to są 3 kilometry, czy 30, czy 300 to jest po prostu inna jakaś wioska, inne miasto, inne państwo, tak, to już niezależnie od tego. Czyli tutaj masz nadzieję, że się coś dobrze potoczy z tym mężczyzną właśnie z innego miasta, ponieważ są jakieś między wami niedogadania, czy jakieś coś wisi w powietrzu, czy jakieś frustracje, czy jakaś Twoja niecierpliwość, czy Twoje lęki, chciałabyś, czy jakieś może nieporozumienia między wami, dyskusje były, czy no nie, nie daj Boże kłótnie, no bo rózga to są też kłótnie, tak. Czekasz na wiadomości od tego mężczyzny, na informacje. Myślisz, że lada dzień, znaczy chciałabyś, żeby lada dzień przyszły jakieś informacje od tego mężczyzny i żebyście się spotkali, żeby po prostu był jakiś kontakt. Ten mężczyzna jest tutaj, ja mam tego mężczyznę tutaj konkretnie, który właśnie mieszka w innym mieście i ten mężczyzna właśnie zastanawia się już, by napisać Tobie jakąś informację i by się z Tobą spotkać, ten mężczyzna nie chce palić z Tobą mostów. Nie, niezależnie, co się między Wami wydarzyło, czy były jakieś niesnaski, tak, dylematy, czy kłótnie, czy jakieś, no nie wiem, niedogadania, nie tak, Czy jakieś nie wiadomo po prostu, co jest, co, co, co, co, co jest między Wami, to ten mężczyzna nie chce palić z Tobą mostów, tylko wręcz przeciwnie, chce. Chce utrzymywać z Tobą kontakty i chce się spotkać z Tobą, tak, także planuje spotkanie, myśli o spotkaniu z Tobą i powiem szczerze, że bardzo pomimo teraz jeszcze takiego niezdecydowania, które on ma, stoi on na rozdrożu, tak, nie wie tej, czy napisać, czy zadzwonić, czy się spotkać, czy może pójść w inną zupełnie stronę, czyli on jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest zdecydowany, ale w najbliższym czasie, kochana, Yy, ostatni rząd tych kart mówi o relacji, o związku, o szczęściu, pomimo że to szczęście jest troszkę jakieś płoche, czyli trzeba nad tym szczęściem na pewno pracować, i to szczęście przejdzie w szczęście stabilne, być może nawet mieszkanie razem, czy stabilny związek, tak? Ponieważ to szczęście przeistoczy się jakby w stabilność. Tutaj mamy dom, czyli stabilność. Być może też ten mężczyzna odwiedzi Ciebie w domu, czy koło domu gdzieś. Tak, myśli o spotkaniu w domu, ten, ta, ta osoba też myśli o tym, by wyjaśnić wszystkie sprawy tutaj e, z Tobą, czy jakby, żeby porozmawiać, dogadać się jakoś, by przyjechać, by się spotkać, by wysłać wiadomość. No i sprawy rzeczywiście, jeśli on się zdecyduje na ten pierwszy krok, powtarzam, on ma się zdecydować, nie Ty, żebyś teraz w skowronkach nie wysłała czasem jemu jakiejś wiadomości, to nie chodzi o to, to on ma się sam zdecydować tutaj, którą stroną ma pójść. I wtedy, kochana, jeśli on się zdecyduje, to może rzeczywiście, tak jak tutaj te bociany pokazały, potoczyć się wszystko w dobrą stronę. W, w, w, mamy przecież tutaj pierścionek, czyli relacje, tak, partnerstwo, no i przede wszystkim szczęście i dom. Także jeśli on się zdecyduje i jeśli on zrobi pierwszy krok, to może tutaj coś pozytywnego się z tego rzeczywiście, kochana Judytko, Yy, ułożyć, tak? Wyklarować, i yy, może się to dobrze rzeczywiście wszystko potoczyć. Także pozytywne karty, na pewno pozytywne. Ale odczekaj, bądź cierpliwa i nie pisz czasem, nie narzucaj się pierwsza, tak? Bo kobiety, jak. Yy, znaczy, tylko taki powiem przykład, jak wysłuchają takiej wróżby, to są jakieś takie podekscytowane i piszą od razu od tego partnera, tak? Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby on. On się zdecydował, on podejmie decyzję, on napisze, on zaproponuje spotkanie, on zainicjuje, on zainwestuje i wtedy potoczy się to dobrze, ponieważ on to tak zadecyduje. Dobrze, dziękuję serdecznie. I teraz zapraszam znowu Magdę Widzę, kochana Magdo, moja stała tutaj klientko i subskrybentko. Już, kochana, czy Sławek wróci do Magdy? Ok, czy Sławek wróci do Magdy Lenormand Mała? Ok, już, już patrzymy. No widzę, Magdo, że czekasz niecierpliwie na tego Sławka. No, bardzo mi się, że nie mogę Ci nic tutaj jakby w tej sprawie... Dobrze jakoś rokować, no ale ja to mówię to, co pokazują karty. Czy Sławek wróci do Magdy? Powiedzcie, kochane karty Lenormanda, czy Sławek wróci do Magdy? Powiedzcie, moje kochane karty Lenormanda, pokażcie nam, czy Sławek wróci do Magdy. Czy Sławek wróci do Magdy? Czy Sławek wróci do Magdy? Czy Sławek wróci do Magdy? O, kochana, nie, on nie może się zdecydować. Zobacz, mamy znowu kartę, że on jest tutaj na rozdrożu. Widzisz to, kochanie, co ja? On jest na rozdrożu, nie wie co zrobić, nie wie co, się, co zdecydować i nawet może na, on ma tutaj inną kobietę, inną opcję, kochana. Są komplikacje, nie wróci, na razie przez następne trzy miesiące nie wróci. Jest żmija, czyli inna kobieta, konkurentka, rywalka. Nie wróci, są problemy, są komplikacje, są opóźnienia, jest jakaś inna kobieta. Ty się dowiaduj lepiej, kto to jest. Nie wróci. Bardzo mi przykro, gdzie? bo ciebie lubię moją subskrybentkę stałą. I wiem, że czekasz, kochanie, na te wróżby, ale no to co ja, co ja mam powiedzieć, jak widzę to? Jak widzę to w tych kartach? Dobrze. Następna hmm, pani lub następny znaczek po prostu. Proszę. Iwonko Dobrek, proszę kupić znaczek. Bez znaczku oczywiście nie obsługuję Waszych pytań. No, dziękuję Ci, Magdalenko Karwacka, że właśnie instruujesz tutaj, bo nie ma bibi dzisiaj coś. Tak, tak, no właśnie, nie wysyłaj, Judytko, tylko czekasz na jego pierwszy krok. Bardzo rozsądnie, bardzo mądrze. Ja to tak nadmienić musiałam, bo Panie po prostu nieraz w tej ekscytacji... Wysyłają. Dobrze. Y, więc tak. Y, teraz następny znaczek. M. M. Y, dobrze. M. Proszę. M ma EMA. EMA. Proszę, kochana, y, pytanie. Bo mam twoją... Mam twój znaczek, kochana. Teraz proszę o króciutkie pytanie. Twoje, Emma, Jak potoczy się moja relacja z Tomaszem? Dobrze, proszę Twoje imię. Muszę mieć Twoje autentyczne imię, bo Ema to chyba jakiś, tylko oczywiście nick, nick artystyczny, że tak powiem. <grym> Jak potoczy się się Relacja. Emila, aha. Emila, Tarot czy Lenormand? Emilko, Tarot czy Lenormand? Lenormand, ok. Dobra. Dobrze, średnią masz, czyli sześć kart, ok. Jak potoczy się relacja Emilii z Tomaszem? Emilko, tylko chcę Cię poinstruować, że potoczenie się Twojej relacji z Tomaszem jest... Na trzy następne miesiące, czyli moja wróżba jest na trzy następne miesiące, na kwartał, czyli ta, ten rozwój relacji, jakby, nie jest na ten cały rok czy na całe życie, prawda? Tylko na następne trzy miesiące, czyli na najbliższy czas, powiedzmy, tak? Bo wtedy karty po prostu ze mną w, te, w ten sposób komunikują. Myślę, że to jest bardzo rozsądne. Na najbliższe trzy miesiące, bo później energie się mogą szybko zmienić, tak? Nawet po jakiejś kłódni, czy coś się wydarzy, rozumiecie? Energie się szybko zmieniają, tak? Dobrze, zobaczymy. Jak potoczy się relacja Emilii z Tomaszem? Pokażcie, kochane karty, jak potoczy się relacja Emilii z Tomaszem na najbliższe trzy miesiące. Pokażcie mi, kochane karty, jak potoczy się relacja... Emilii z Tomaszem. Pokażcie mi, kochane karty, jak potoczy się relacja Emilii z Tomaszem. Pokażcie, kochane karty, jak potoczy się relacja Emilii z Tomaszem. A co, macie jakąś kłótnię teraz? Czy jakaś może inna babka się tutaj wtrąca w waszą relację? Jakaś eks, jakaś rywalka, konkurentka, jakaś trzecia lub jakaś matka? Jest miłość, ale są też komplikacje, jest żmija, albo to są po prostu komplikacje, jakieś yy, kłótnie, yy, no yy, tutaj yy, ciężkie sprawy, albo jakaś baba po prostu się tutaj wtrąca na trzeciego lub jakaś matka surowa. Także kto to jest tutaj ta żmija? Normalnie żmija pokazuje rywalkę, twoją konkurentkę, tak? jakąś inną kobietę w Twoim wieku, w ciemnych włosach lub po prostu jakąś y, surową matkę, która się cały czas między Wami miesza i psuje, tak? Czy są jakieś problemy między Wami? Emilko, musisz szybciutko pisać. Cisza, babka, jaka babka? Cisza, no tak, cisza jest, blokada, komplikacje, problemy, y, zakrętasy jakieś tutaj, czyli opóźnienia w Waszej relacji, w rozwoju Waszej relacji, jad, intrygi, kłótnie, y, Baba, która tej coś miesza, tak? Reniu, proszę kupić znaczek. Inaczej Twojego pytania oczywiście nie mogę obsłużyć, tylko proszę kupić znaczek na początek. Więc tak, kochana Emilko, jakaś baba się tu wtrąca i intryguje i toksyczną ma bardzo energię, tak? Ale on napisze informację, bo mieliście może jakieś zgrzyty tutaj, jakieś kłótnie, ale on napisze tutaj, bo jest szybka akcja, czyli zaczęcie spraw Waszych tutaj od początku, od jedynki, czyli od początku. Jest przyjaźń, on jest Tobie wierny, jest lojalny, jest pomocny, jest osobą zaufaną. Chcę, żebyś mu ufała, na nim polegała. On napisze, widzisz kochana, on na razie myśli, obserwuje Cię, analizuje i będzie znowu stabilność tej relacji. Ta relacja będzie stabilna, być może nawet razem zamieszkacie lub on przyjedzie do Ciebie, do domu, czy będziecie spotykać się w domu, tak, w zaciszu domowym po prostu. Tutaj jest y, dwa razy karta wiadomości. tak. Jest tutaj ta szybka akcja, czyli po tej jakiejś kłótni czy niesnaskach, które macie, jest y, znowu szybka akcja, szybki rozwój. Bardzo szybko to się wydarzy, że on napisze, kochana. I będziecie wyjaśniać tą sytuację, tak, ponieważ jest tutaj dobra karta psa, czyli on jest tutaj zaufanym przyjacielem twoim, na którym możesz polegać i liczyć i on stara się być wierny i tutaj chce on stabi stabilności, stabilizacji, tak? Dom to karta stabilności, czyli znowu będzie jakaś stabilność między wami. Teraz jest źle, widzę to źle, ktoś się wtrąca, ktoś miesza, ale on ciebie kocha, kochana Emilko. On ciebie kocha, Tomasz ciebie kocha, jest karta miłości. Ty go kochasz, no to, to ja wiem, ale on, ciebie, on ma też uczucia miłosne, romantyczne w stosunku do Ciebie. Także karta miłości i ta miłość po prostu jego tutaj jakby zmusi do działania. No może jest jakaś też zazdrość tutaj wyczuwam. Także uważaj, nie bądź jakaś przeraziście zazdrosna. Tylko odczekaj powoli, bądź cierpliwa. Nie pisz oczywiście pierwsza, bo tutaj musi być pisanie z jego strony. Ja mówię teraz o nim, tak? Czyli z jego strony musi być inicjatywa jakiś jakiś gest, jakiś ruch, jakieś pismo, pisanie. No i on też ma do Ciebie miłość, uczucia miłosne. Także to jest piękne. Dziękuję Ci, kochana Emilko. Zapraszam Cię na wróżby indywidualne. Napisz mi e-maila. To możemy wejść sobie głębiej. Możesz zamówić jedno pytanie, dwa pytania, czy pytania, pięć pytań, lustro, pięć pytań, lustro, dziesięć pytań, różne mam zestawisz, prognozy, związku, Także zapraszam na wróżby indywidualne, jeśli macie dylematy miłosne. I wtedy wejdę głębiej, bo wtedy po prostu mam Wasze zdjęcia, daty urodzenia. Jest na pewno głębsze niż tutaj na live'ie. Dobrze, następny znaczek, jeśli mamy takowy. Yy, dobrze. No, dziękuję Elżbietko, że tłumaczysz już o, o zakupieniu znaczków. Dziękuję Wam, bab babeczki że pomagacie mi dzisiaj. Nie ma Bibiaczka, nie wiem, co się stało. E, wiedziała, że dzisiaj mam czat, nie wiem, co się może wydarzyło. W każdym razie, kochane moje, e, dziękuję, że pomagacie, że tłumaczycie, super. Tak, Emilko, no piękne dostałaś karty, powiem Ci szczerze. Piękne dostałaś karty i do trzech miesięcy oczywiście jest ta wróżba, czyli rozwój relacji do trzech miesięcy. Więc kochana, musisz się wstrzymać, oczywiście nie puścić to teraz, niech wszechświat się tym zajmie, ale widzę pozytywny rozwój tej relacji, tak, jeśli się martwisz I, i jeśli jakaś tam baba wam miesza. No, Magdalenko, też dziękuję Ci, że jesteś, że jesteś ciągle kochana tutaj. Dziękuję Wam babeczki za obecność, wiem jakie są ciężkie problemy emocjonalne, dlatego powstał ten kanał, ponieważ sama takie emocjonalne problemy miłosne, romantyczne miałam, dlatego stworzyłam ten kanał, żeby mi nie było tak ciężko samej i żeby Wam nie było tak ciężko, żebyśmy po prostu się ciągle wymieniały tymi problemami i patrzyły właśnie jakie są energie, Także dlatego powstał taki kanał, mój przede wszystkim, tak? Może inne wróżki robią to z innych jakichś pobudek, ale mój kanał powstał z pobudek moich, osobistych, z moich osobistych również problemów, dylematów miłosnych, więc rozumiem Was jak najbardziej, kochane. Dobrze, no to zobaczymy, czy Renatka kupi ten znaczek i czy jej się uda po prostu. Dwie minutki jeszcze poczekam. Yy, moje kochane, dzisiaj o 21.55 jest znów Księżyca, czyli silna energia Księżyca do oczyszczania i odcinania spraw negatywnych. Wszystko, co Was obciąża, jakieś kłótnie, zazdrość, jakieś toksyczne związki, toksyczne osoby, yy, można oczyścić przy białej świecy, tak? Po prostu zapalcie białą świecę, można nawet teraz już zapalić, niech ona się wypali do, tej, do tego nowiu i e, powiedzcie na głos te intencje, oczyszczam zazdrość, oczyszczam wszystkie kłótnie z mojego związku, oczyszczam to milczenie w naszym związku, te blokady, e, przyciągam swojego partnera, tak? I powiedzcie oczywiście imię partnera, imię swojej osoby ukochanej. Także możecie dzisiaj przy białej świecy to zrobić, kochane. Bo dzisiaj jest silna energia księżycowa. No dobrze, nie widzimy znaczka, kochane. Tak, ze świecą. Zaraz możecie zapalić. Pamiętajcie jednak, że o 21.55 jest dzisiaj nów księżyca, więc nie gaście tej świecy. Na pewno ma się przez ten cały czas nowiu księżyca palić, najlepiej jak się ta wypali, tak, ta świeca. Nie zdmuchać tej świecy, jeśli chcecie ją zgasić, to zgaście ją takim kapturkiem, jak to się mówi, nie wiem, ktoś się nazywa po polsku, taki o, taki mam yy, zgaszać świecy, no nie wiem jak to się nazywa, kapturek czy coś, takiego, jak w kościołach mają, yy, tak się gasi płomień świecy. Najlepiej, jak, yy, najfantastyczniej jest, jak świeca się sama wypali do końca. Może być to też biały zapalnik, nie musi być ogromna jakaś świeca. Tak, 4 godziny się pali, więc taki podgrzewacz, kochane, możecie zapalić teraz i niech on się pali do tej godziny jedenastej, powiedzmy, w nocy, tak? Aż nie pójdziecie spać. Ponieważ te, to jest proces, to jest proces, tak? Jeśli macie kadzidełko, to też zapalcie kadzidełko, i też pamiętajcie, albo napiszcie swoje intencje na kartce, albo powiedzcie je na głos. Ale te, te intencje mają być nie jakieś wątpiące, tylko konkretne. Tak? Oczyszczam wszystkie osoby toksyczne z mojego życia. Oczyszczam całe kłótnie i zazdrość i złe emocje, złe energie z mojej relacji. Oczyszczam osobę trzecią, kobietę trzecią, ta, która się wtrąca z mojej relacji. No i tak dalej, po prostu w zależności jakie macie problemy. Przyciągam swojego partnera, przyciągam konkretne imię partnera, by napisał do mnie, by przyszedł do mnie, by przyjechał, by zadzwonił. Oczyszczam nasze blokady, oczyszczam nasze kłótnie. Także zróbcie to kochane, ja też to będę robić. Yy, oczywiście musicie być przekonane, że to działa, że musicie w to wierzyć. Yy, że wszechświat się po prostu tym wszystkim zajmie to są energie, które puszczamy do wszechświata dobrze moje kochane nie widzę od Renatki już znaczka więc widocznie sobie tam nie poradziła ja dziękuję wam wszystkim moje kochane za yy, waszą obecność i aktywność za pomoc na czacie i oczywiście zapraszam was na następny tydzień na następny live'ik. w piątek lub w sobotę jeszcze napiszę piszcie tak jak Magda pod każdym moim filmikiem ja Was będę informować, czy w piątek, czy w sobotę. Wczoraj niestety nie mogłyśmy z Bibiaczkiem, no dzisiaj mogłyśmy, ale jej nie ma, nie wiem, co się może zawsze wydarzyć. Więc zapraszam Was na następny tydzień, kochane moje. Do usłyszenia i niech się dzieje.